Czy warto, abyś samemu zdecydował się iść dobrowolnie na terapię odwykową? Jak złapano cię po raz kolejny za jazdę po alkoholu? Czyli jeden incydent już miałeś. Zapytanie widza. Witam serdecznie. Zabrano mi prawo jazdy po raz drugi. Yy, za pierwszym razem na rok, tym razem za, na trzy lata. W, w marcu 2020 kończy się kara. Podlegam pod WOMP. Yy, zadzwoniłem do tego WOMPu, aby zapytać, czy udokumentowanie rocznego okresu abstynencji jest w moim przypadku konieczne, aby przejść badania z wynikiem pozytywnym. Odpowiedź była taka, że nie ma na to reguły, ponieważ lekarze indywidualnie podchodzą do pacjentów, że mam śmiało przyjechać na badania. I teraz moje pytanie zaryzykować i zrobić badania. Yy, yy, czy nie robić sobie nadziei, i zapisać się od razu na roczną terapię. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. I no, moja odpowiedź jest taka, naprawdę trudno wyczuć, ponieważ poniekąd odpowiedź tej rejestracji z WOMP-u była prawdziwa. Na niekorzyść jest to, że powtórne badanie po wpływem alkoholu masz, czyli tutaj lekarz WOMP może to uznać po prostu za jakiś brak zdolności Powstrzymania się od picia przed jazdą pojazdem, a jak się dwa razy zdarzyło, to równie dobrze może się zdarzyć po raz trzeci, jak ci to ujdzie płazem. A w zasadzie, dwukrotne złapanie za jazdę po alkoholu, to można zawsze traktować jako krok od uzależnienia tej substancji. No, może być, że mimo wszystko był to nieszczęśliwy wypadek, yy, wiesz, że nie jesteś uzależniony, ale to tak z ręką na sercu, to wtedy no, pójdź do lekarza psychiatry, poprosi o jakieś zaświadczenie w tym temacie, naświetl mu sprawę no i, i co tam napisze, to napisze, natomiast abyś był świadomy pójście na terapię, szczególnie w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia jest jednoznaczne z przyznaniem się do problemu alkoholowego i uzależnienia od tej substancji. No, lekarz, psychiatra nie może Cię skierować na terapię, jak Ci nie wpisze rozpoznania zespołu uzależnienia alkoholowego. NFZ oszczędza pieniądze i nie leczy ludzi zdrowych. Hmm, powiedzmy taki teoretyczny scenariusz, pójście i przyznanie się dopiero jak wyjdzie taka potrzeba. Także masz tą terapię za zanadrzu. No, trochę ryzykowne i nie potrafię powiedzieć, czy skuteczne. Tam podpisujesz pod odpowiedzialnością karną różne tam ciekawe oświadczenia, parę rzeczy jest o alkoholu i nie daj Boże, sprawa wyjdzie i możesz ponieść odpowiedzialność karną za kłamstwo. Także, no nie mam tutaj dobrego rozwiązania. Odpowiedzi zarówno z womp jak i moje to są takie salomonowe, warunkowe. Może być tak, a może być siak, prawda? Yy, nauczka jedna, no lepiej, że tak powiem, jak już raz cię złapali, wyciągnąć z tego wnioski i więcej za kółeczko pod wpływem różnych ciekawych substancji nie wsiadać. Także yy, Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, subskrypcja mojego kanału. Jeżeli chcesz oczywiście filmiki tego typu. Jak już będziesz się subskrybował, kliknij w dzwoneczek, to wtedy automatycznie dostajesz powiadomienie o moich filmikach. Jeżeli chcesz zobaczyć inny filmik z mojej szerokiej twórczości, kliknij ten, w ten prostokącik tutaj bodajże po twojej stronie prawej, po mojej lewej, i jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki, i więcej, żebyś nie jeździł, jeżeli taka jest Twoja sytuacja. Po alkoholu, i jakimkolwiek pojazdem, w tej chwili na to nie ma mocnych, łapią celebrytów, łapią tam innych, i jest wtedy wielka sensacja, rewelacja, a za tym idzie i tragedia twoja i jeżeli nie daj Boże doszło do jakiegoś wypadku tragedia innego człowieka, tragedia całych rodzin.